Słowa Ewangelii według świętego Jana Jezus powiedział do swoich uczniów Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach Ale całkiem otwarcie oznajmie wam o Ojcu w owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię, że ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Dziś Jezus mówi nam o proszeniu Boga, czyli o modlitwie. Zachęca nas, abyśmy zanosili nasze prośby do Boga w Jego imię. W dziejach apostolskich mamy wiele dowodów na skuteczność modlitwy uczniów Chrystusa. Apostołowie zdziałali wiele cudów w imię Chrystusa. No właśnie, oni nie uczynili żadnego znaku we własnym imieniu, ale zawsze w imię Jezusa Chrystusa. Imię to ma potężną moc. Jak świadczą o tym dzieje apostolskie. Duch Święty współdziała z każdym, kto uwierzył w Chrystusa, kto przyjął chrzest i życie swoje buduje na Jego Słowie. On przywraca wzrok niewidomym. Chromych i sparaliżowanych stawia na nogi, trędowatych oczyszcza, opętanych uwalnia z mocy diabelskich i opuszcza winy grzesznikom. To potężne działanie Boga trwa w Kościele po dzień dzisiejszy. Być może jednak za mało w nas wiary. Pewnie przestaliśmy już prosić w imię Jezusa. Zaczęliśmy bardziej wierzyć w pigułki na wszystko niż Bożemu Słowu. To zbyt mało, że jak trwoga to do Boga. Z Bogiem starajmy się żyć w trwałej, zażyłej przyjaźni. Niech On będzie pierwszym w naszym życiu, a niczego nam nie braknie.